Nie zatrzyma mnie już nikt Porwany na ciemną stronę Nie zostawiam tutaj nic Odchodzę W cieniu nocy obok niej Brak mi siły by uciekać Serce bije coraz leżej Odchodzę Ona pragnie zabić mnie Odchodzę Za to, że tak bardzo chcę Chodzę, teraz gdy już tyle wiem, odchodzę raz ostatnim mądry oddech gaśnie Wzrok mój zatrzymuje się, krzyczę sam do siebie w myślach, hałas nie ratuj mnie, tracę kontakt, rzeczywistość. Przeźroczysty jestem już, ciała nie mam, jestem duchem. Teraz wiem Odchodzę Ona pragnie zabić mnie Odchodzę Za to, że tak bardzo chcę Odchodzę Teraz, gdy już tyle wiem Odchodzę Wraz ostatnim moim tchem. Odchodzę Ona pragnie zabić mnie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 The number you are calling does not answer.